Ciekawa sprawa, jak utraciłeś prawko w Polsce, oczywiście zawódeczkę, nie wykonałeś badań, pojechałeś za granicę czy wyjechałeś w jakichś celach zarobkowych, zrobiłeś tam uprawnienia od nowa, przeszedłeś całą procedurę, oczywiście uprawnienia do prawa jazdy, teraz wracasz do Polski, zamierzasz być beneficjentem dobrej zmiany i co dalej, oczywiście, z Twoim jeżdżeniem po naszym kraju. Hello, Panie Doktorze. Także widzę już akcent zagraniczny. Mam w Polsce zatrzymane prawo jazdy z powodu alkoholu i zostałam skierowana na badania do Sosnowca, do WOMP i było to 4 lata temu. Oczywiście do Sosnowca nie pojechałam. W tych ostatnich 4 latach mieszkałam i pracowałam w Niemczech, zrobiłam terapię i już nie ma problemu z alkoholem. W Niemczech przeszłam także badania lekarskie oraz psychologiczne na komisji urzędowej Wydziału Ruchu Drogowego, otrzymałem orzeczenie pozytywne, tam zrobiłam ponownie prawo jazdy. I jak teraz wygląda dla mnie sytuacja z prawkiem w Polsce? Miesiąc temu wróciłam do Polski na stałe z niemieckim prawkiem i czy muszę jechać na te badania do wąpów w Sosnowcu, skoro wszystko jest pozytywnie załatwione w Niemczech. Proszę o pomoc. I nie jestem tutaj przekaźnikiem zbyt dobrych wieści, aczkolwiek jest pewien aspekt pozytywny sytuacji i niestety nikt z tej osoby obowiązku wykonania polskich badań za jazdę po alkoholu no nie zdjął. I jeżeli ta osoba będzie chciała jeździć po Polsce, to po prostu musi tą sprawę dokończyć, dopiąć na ostatni guzik. No niestety nie słyszałem o tak zwanym takiej zasadzie wzajemności, czyli wspólnym uznawaniu badań niemieckich w Polsce, jak i polskich w Niemczech. I przykładem tutaj takim naocznym jest tak zwany test, którego w Polsce nie zrobisz. Otrzymałem setki o to zapytań i nikomu tego w Polsce zrobionego badania psychologicznego nie zaliczono jako ekwiwalentu idiotent test u naszych przyjaciół za Odrą inny są w No, pozytywny aspekt sytuacji jest taki, że jeżeli masz jakieś zaświadczenia o przejściu terapii w Niemczech, po prostu trzeba by to jakoś skserować czy te, tą dokumentację przetłumaczyć. No i przedstawić w naszym WOMP-ie, ponieważ w tej chwili wymagany jest rok abstynencji alkoholowej. Ale nie to, że rok sobie nie pijesz i nikt o tym nie wie, tylko przez ten rok chodzisz tam jak do jakichś terapeutów, do jakichś lekarzy profesjonalnie się tym zajmującym, a oni ci muszą wystawić stosowne zaświadczenie. No, co jak będziesz dalej jeździł na niemieckim prawku? No. W sumie wszystko jest ok, tylko do czasu pierwszej, lepszej kontroli policyjnej czy jakiegoś wypadku, no niestety jest w tej chwili taki centralny system ewidencji kierowców, ta osoba ciągle widnieje jako niemająca uprawnień jako ta, której polskie prawo jazdy zabrano i w razie jakiejś kwestii spornej, może to być sporym problemem, no jakim to Ci nie powiem, ponieważ pytanie jest bardziej tutaj do jakiegoś policjanta, czy do osoby yy, nadzorującej ruch drogowy, czy do ubezpieczyciela, prawda Natomiast, no tam, gdzie jest jakaś sporna sytuacja z reguły, jest to na niekorzyść naszego kierowcy. Także na tym kończę. Jeżeli Ty miałeś identyczną sytuację, straciłeś prawko w Polsce, wyrobiłeś uprawnienia za granicę i z powrotem wracasz do Polski i chcesz jeździć, napisz coś w komentarzu do tego wideo. Oczywiście, jeżeli nie jesteś moim widzem, zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w kolejnym filmiku.